E, dobry. W kolejnym odcinku z gotica. E, sobie pójdziemy do nowego obozu. Po jakieś misje powykonywać. Idziemy. Czemu do Laresa pójdziemy? Pogadamy z nim I Chyba jakiś mi się dam Piąteczka Chcemy piąty poziom poziom. już mieli, broń Masz szczęście Scho Masz... Sch Schowaj broń Masz szczęście Chętnie bym ci pokazał, gdzie raki zimują Dobra, jemy I Idziemy, no Okay. Where jade Bondosta Shift alignment. Gdzie jesteśmy? Bukać. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Ludzie zawsze gadują. Szkodniki jakieś. Dość tej babtaj Musimy żaby. Szkoda, że ich nie widać. Że będą kłoboty. nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają, czemu Aj. się tak skradasz? Zawsze to samo. Czyli jedno, Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Uważaj na siebie. Dobra. Wchodzimy do środka. To jest ten gość. Chodź. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Dobra. Jeszcze nie mamy szans. Więc sobie Tędy pójdziemy Niektórzy nigdy się nie nauczą A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz! Jeśli... Do... Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę Starego Obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Mam już dość tej Dzięki. No, Dobra. Co się zobaczymy z szefem? Jeśli myślisz, że... Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj, część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak! Opowiedział się za tobą! Ale nie jesteś gotowy! Popracuj nad sobą jeszcze trochę! Aha. Czyli do nich też ja mogę że będą kłopoty. Ja dołączę do starego obozu. Jeszcze, nie tutaj. Jeszcze do ciebie pójdę. To nie mój problem. Jesteś z obozu Sekty, nieprawdaż? Jesteśmy Bractwem Śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech Śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego Bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuje się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Czekaj! Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Izidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość do Korkaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuje dobre kontakty z Kor Kalomem i Bal Tionem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić Rudą, jeśli tak wolisz. Sto bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję i jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele, albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Dobra. Aha, no. I piszcie w tych komentarzach, yy, czy mam dołączyć do nowego obozu, czy do starego. Chcesz trochę... Mam szczęście. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dziś, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No, sześć To nie mój problem. Chcesz to? Jak? Czekaj, lecimy się w nic nie pakuje. No, ja. zawsze to samo. To zachowaj to dla siebie. i nie powinni wiedzieć. Chcesz nie? Jeśli myślisz, że... No, ...nie powinieneś wierzyć we wszystko... Maczek. Tutaj jest wilk, to nie... Nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończy. Tak, tak jest Musisz nie nie uważać na to, co mówisz przy obcych tak no, dłuższałem, że nie dotyczy. Ale się zapisał. Od razu wiedziałem, że będą kłodzie zawsze. Gadają. Musisz uważać na to, co mówisz. Przecież to da ja. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre Kiedyś takie sprawy... Nie wygląda, ale ty wcale nie ma. Mamy. już cała rozdane. Cii. Hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu za. Dobra, idź. Że... nie jesteś. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm, to. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę? Pirokinezę i sen. Możesz sobie wybrać trzy z nich, Dobra. wezmę te zwoje z zaklęciami. Mądra decyzja. Wybierz trzy. To już trzy. Dobra, teraz pójdziemy do karczmy. Nigdy tam się nie da wejść, ale trudno. W dzisiejszych czasach schop... Niektórzy dot... Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to Twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. To się już więcej nie powtórzy. Niektórzy nigdy się nie To się chyba. Nie powinienem wierzyć mądre. we wszystko. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na Twoje miejsce. Co? Na Potęgę Śniącego? Muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie na mi najlepiej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Pogadajmy lepiej. Już. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zawsze, Zapomnij o tym. Myślisz, że, nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Musisz uważać na Proszę, go, co łyknij sobie. Powstrych. Ja stawiam. History Dzięki, tak kolego. Twoje zdrowie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Hmm, to nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Myślałem, Stary, muszę koniecznie sprzedać temu. ten towar. History Chyba mówi, się chcesz nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie, no nie dostać 400 bryłek, no to będzie po 200 bryłek hmm. na głowę. Zaczekam na ciebie wróć tutaj, wróć jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, dobra. sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego się... ziela, wiesz? Nie po w dzisiejszych nie czasach na nikim nie można polegać. Dobrze, czekajcie. Za... Jeśli myślisz, że... Chcę się już więcej nie powtórzy. Chcę się napić. Nie ma nic za darmo! Jeśli myślisz, Od że... razu wiedziałem, że będą kłopoty. Hmm. Lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, to bardzo no. A do No, No, więcej nie powtórzę. W tej historii musi być jednak prawdy. Może wilk będzie chciał. Zobaczymy. Kiedyś takie sprawy... takie sprawy... to się skończyło już dawno temu. Kiedyś takie To się to chyba się Mam już dość tej paplaniny. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Może? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To. Od razu wiedziałem, że będą kłopotły I to? na nikim nie można polegać. Ludzie zawsze masz To nie było zbyt mądre. No, Pewnie masz rację. Nie Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych Nie powinieneś wierzyć we wszystko to Jeszcze coś do zup hmm. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty Niektórzy O nie, biorę. Mam już dość tej paplaniny To zachowaj to dla siebie, inni nie powinni... Mam już dość tej paplaniny. O innym. Zoczekaj. Ludzie zawsze gadają w tych na nikim nie można polegać, się Od razu wiedziałem, że to się skończyło już dawno temu. Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Zawsze to samo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie ma. Czeka, Czekaj, nie pakowa. Może? Muszę sobie. Zajmujesz skupy? już dość tej paplaniny. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. Jest, Niektórzy nigdy się nie nauczą. W tej historii musi być jedna ziarnoprawda. Mam już dość tej paplaniny. kiedyś takie sprawy załatwiało się i ponieważ... nas musisz uważać na to co mówisz przy obcy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Od razu wiedziałem, że będą której. Od razu wiedziałem, że będą podbyć teraz. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dobra. Co nam jeszcze zostało? się to nie mój problem. W tej się zawsze, że wygadanie. tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ludzie Kiedyś takie sprawy zna, załatwiało się zna. inaczej. Już ty. Poka jak sobie. Nie. Ty nie. tu jeszcze ty sprzedajesz. O ty. Nie ślisz, że... o. Nie ślisz, że... Przydałoby mi się kilka dróg. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No, to już mamy. To sobie zmienię. Ustawienie. klawiatura Działanie. Shift. Dobra. Działa Toś... Schowaj tę broń! No już! Szybko się uczy! Musisz uważać na to, co Mam już przed dość opisem. tej paplaniny. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie! Teraz Balkagan może mi... no wiesz... ...miło było robić z tobą interesy. Się nie Nie powinieneś wiedzieć No. Schowaj broń. Teraz coś Kogan powie? Pewnie masz rację. To się już więcej nie powtórzy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Hmm. Tutaj to tyle. Ludzie zawsze gadają. To w tym odcinku. W następnym odcinku już będziemy we starym obazie i pójdziemy do sekcji do... do... do... do...